Nowa dupa na boku, trochę wstydzę się stopuj Mam z nią tyle pokut, chyba wolny mam pokój Nowa dupa na boku, znowu wstydzę się stopuj Mam z nią tyle pokut, chyba wolny mam pokój Światło bye baby, wołam mayday Połączenia tymczasowo niedostępne Zamieniam ogniwo na to bardziej celne Chcę wiedzieć co u ciebie i czy dobrze będzie Nowa To nie pięć, ale żeby coś poczuć Tak mi mija dzień, niezależnie od pokus Tak mi mija dzień, gdy zapalę o zmroku Jest od dawna, ale nie chcę Nowa dupa na boku, kolejna w tym roku Kokietuje mała wejrze Nowej dupy na boku, jest w tącą Na co dzień w moim mieście Nowa dupa na boku, zmieniła znowu roku Mieszka teraz na mym piętrze Nowa dupa na boku